Witam! Rozgrywki na stadionach otwartych wystartowały. Sezon rozpoczynamy 26 marca. Jako pierwsze na boisko wybiegną juniorki LKS-u Gąsawa i AZS-u Politechniki Poznańskiej. LKS Gąsawa to czwarta drużyna rozgrywek ligowych mająca na swym koncie. 6 punktów, natomiast zawodniczki Politechniki to liderki rozgrywek, jak dotychczas zdobyły 11 punktów. 27 marca juniorki LKS-u Rogowo, drużyna, która jeszcze nie może pochwalić się zdobyczami punktowymi, podejmuje trzecią drużynę Ligi Hokej Start Brzeziny, zespół mający na swym koncie 9 punktów i także 27 marca to już poziom seniorek, Ósemka Tarnowskie Góry podejmuje z Politechnikiem Poznańską. To oczywiście pierwsza liga hokeja na trawie. To jedyna i zarazem najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju kobiecym. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Przypominam, że start Superligi to najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju męskim. Przewidziany jest na dzień 9 kwietnia. Jak zawsze namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Mariusz Stypczyński.